Czy możesz przystąpić do kursu na prawo jazdy na podstawie orzeczenia lekarskiego sprzed 4 lat lub więcej? No, teoretycznie to orzeczenie lekarskie jest ważne, bo ma datę ważności bezterminowo. Tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza: Witam, panie doktorze, mam mały problem z badaniami lekarskimi na prawo jazdy kategorii A. Postaram się wyjaśnić mój problem w jak najkrótszy sposób. Zrobiłem badania na kategorię A w 2012 roku, przypominam teraz jest rok 2016. Ważność badania bezterminowe. No niestety musiałem odłożyć zrobienie kursu aż do dzisiaj. Kiedy chciałem się zapisać na kurs, okazało się, że zmieniły się przepisy i muszę wyrobić profil kursanta kierowcy. No, nie zupełnie profil kursanta kierowcy, profil kandydata na kierowcę, ale to nie ma znaczenia, i czy badania, które mam są ważne, czy na ich podstawie mogę udać się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienia PKK. Na druczku badań nie ma kategorii AM, nie ma kategorii A2, lecz nie wiem czy w moim przypadku jest to istotne, ponieważ staram się o kategorię A. I w szkole powiedziano mi, że badania nie są ważne i w Wydziale Komunikacji nie wyrobią mi PKK. Pozdrawiam. No i tutaj jest taka troszeczkę sprawa i skomplikowana, i w sumie nie skomplikowana. Nie znalazłem nigdzie ograniczeń w zakresie, w jakim się musisz zmieścić, aby zanieść to orzeczenie lekarskie do Wydziału Komunikacji. Kiedyś, dawno temu było to 3 miesiące, teraz nic takiego nie ma, ale widz, czy cała sztuczka tkwi w czym innym. Nastąpiła już kilkakrotna zmiana przepisów, a za każdą zmianą przepisów obowiązują już inne druki. Nawet nie mówię o tym, że czasami potrafią zmienić wzór pieczątki lekarskiej i niestety dla Ciebie to oznacza, że musisz się udać powtórnie do lekarza, musisz się powtórnie przebadać No i do urzędu zanieść niestety obowiązujący druk No i jak ten druk zaniesiesz, to wyrobisz sobie pewnie bez problemu PKK, profil kandydata, na kierowcę. No, yy, dość często takie osoby przychodzą do mojej przychodni, no, są jacyś rekordziści, zwlekają całe lata z podjęciem szkolenia, no, nie, żal ich tych pieniędzy, nie żal im tych pieniędzy, które wydali na lekarza, no y, mogę tylko mieć cichą nadzieję, że to zjawisko się nieco ograniczy, bo w chwili obecnej inwestycja w badania lekarskie to jest obecnie 200zł, cena urzędowa niezależna od lekarza, także nie warto abyś tracił te swoje pieniądze na daremno, żebyś zamrażał aż tak na, na kilka lat. Także, yy, jeszcze raz powtarzam, sztuczka nie tyle polega na, na tym, że orzeczenie nie jest ważne, tylko polega na tym, że druk jest nieważny, prawda? wzór orzeczenia jest nieważny i na tej podstawie Wydziały Komunikacji odsyłają ludzi yy, do poprawki, a ta poprawka po paru latach yy, praktycznie wiąże się z nowym badaniem lekarskim ponieważ ja na przykład nie robię tak zwanego przepisania badania lekarskiego, czy swojego czy czyjegoś, prawda? Masz się na nowo przebadać, bo nie wiem, czy tam 4 lata temu było tak a dzisiaj jest inaczej, czy od 4 lat coś się nie zmieniło Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu Jak masz jakiś komentarz do tego wideo, zapraszam się tutaj poniżej. No fajnie by było, gdybyś zasubskrybował mój kanał, jeżeli nie jesteś moim stałym widzem. I raz na tydzień, czy częściej dostaniesz jakieś takie podobne informacje z szeroko pojętych badań kierowców. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym wideo.